kolejny przejazd kolejowy jedziemy, jedziemy, jeszcze, jeszcze, jeszcze przyhamowujemy sobie zrzucamy do trójki. puszczamy sprzęgło i ten czas, kiedy zwolnił pojazd poświęcamy na zwrócenie uwagi jedziemy, jedziemy, bo to, że pan Rozgląd to, że pan się rozgląda nie przeszkadza w jeździe nie ma tutaj znaku stop, więc nie mamy obowiązku zatrzymać się, ale jesteśmy obowiązani upewnić się, czy nie nadjeżdża pojazd.